Szanowni Państwo, witam serdecznie ponownie na kanale Janiajko. Nie wiem co się dzieje, nie wiem co będzie dzisiaj jedzone. Mówili mi, że mam tutaj usiąść i zobaczę nie o. Ale to mój kolor. Szary, jak moje życie. O. Prawie, że ja mam bardzo złą koordynację. Ja nie wiem gdzie mam most teraz. A to za dużo tego jest. Ja, to jest ciężkie. Gdzie Aha, o, zimne. No, to są lody. Mhm, to są lody. Ehm, smak, czekolada chyba? Ehm, nie, smak. E, karamel. Mhm. First salted caramel. Prawda? Albo nie. Hmm. No, jest. Salted caramel. E, OK. Mogę wszystko zjeść? No, ten jest OK. plus, ja <laughs> <Ups. laughs> Jadam. 9 na 10. Już dobra. 9 10, bo e, smakuje fajnie, ale nie jestem największym fanem do smaku Sorbet Carnival. Także okej. Okay. Okay. Druga rzecz. To chyba też są młody, co? I już jest na nowożce. O, kwaszy. To jest cytryna? Na pewno, ale taka nienaturalna. Nie, to nie jest cytryna. To jest jakieś owoce. Hmm. To ma smak... E Taki owocowy, który powinien chyba przypominać jakieś owoce, takie sztuczne, nie wiem, bo nie widzę koloru, nie wiem, co to sugeruje. Hmm. kwasno słodkie Nie wiem, nie, może, nie mogę powiedzieć. Od początku myślałem, że to jest cytryna, także chyba jest żółty. Ale nie jestem pewien, czy jest cytryna, także owocowe to takie różowe chyba. Nie wiem. Nie mogę powiedzieć. Tak. Trochę za dużo wody w tym jest. Jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Nie jest taki gęsty, tylko taki wodnisty notek. Więc w trochę jest. Jakiś. No, okej. Okay. Eee, tak 7 na 10. Mm. Teraz się zastanawiam. Ile tych lotów będzie? będzie. A? 10, 20. Ja bym chciał 100. Kolejny podejrzewam, że też samoloty. Ciekawe czemu. E... No, to jest czekolada chyba. Ou tak. Mhm. Lody czekoladowe. Super! Polecam! Ocena 10 na 10 i.. fajne snowy. Mhm. Z są kawałki. Z czegoś? Chyba czekolady. Tak. Właśnie tam mi się Przestanę nagrywać teraz. Czy to jest czekolada z czymś jeszcze? Chyba z jakimiś tymi... Y, z orzechami, co? Jak się to nazywa? Orzech... Y, orzech włoski, nie? Nie, czy to jest tutaj z tym? Dobrze zdawałem? Ja to nie wiesz, ty wiesz. Ja nie wiem. No tak. To jest to. Yummy. Proszę w Oski. Super. Okej. Okay. Jeszcze ja. <grych> Super. Mamy. Okej, okay. sprawdźmy co to ma wyjść. O. Mm. To jest truskawka. Nie. To jest, to są lody z jakimś syrokiem, co? Co nie Mmmm. Bardzo słodkie i ja myślę, że to jest truskawka. Lody truskawkowe z taką polewką truskawkową. Bo smakuje mocno, smakuje słodko, smakuje w sumie Znowu będę się powtarzał, ale to mi przypomina basen. Pamiętacie, w wcześniejszym odcinku mówiłem o basenie. No ale jak mówiłem, to mi przypomina basen. Nie tylko przez kolor, tylko przez wszystko. Bo jak chodziliśmy na basen, to zawsze były takie logi, takie podobne. I te troskawkowe chyba to Ok, lubiłem. Okej, ocenę już dałem, czy nie? Ocena tego... Jest tak 7,5 na 10, bo smak jest fajny, ale to... Yy, mówi się polewka, czy nie? Polewa. Polewa jest za bardzo tak sztuczna. No. Zjadłbym, ale bym nie kupił. Dobra. Czy to była truskawka, czy nie? Yeah, that'll be good. Excuse me. Okay, don't this work. To jest y, owoce. To są owoce. To jest owoc. To jest... Y, albus, Nie. To jest... o Coś y, podobnego, jak się nazywa ten pomarańczowy? Dynia, co? To jest dynia? Tak czy nie? No, czy istnieje coś takiego jak dynia? No, to ja lubię. Ten smak jest y, taki... Gładki? Gładki? No. I taki gładki. Taki mian, mian, mian. No w sumie owocowe. Co mam jeszcze powiedzieć? Mi się wydaje, że to jest tadynia. Mm. Tak. To jest melon. Smak melonu. Smak melonu. Mhm. Ocena. 9 na 10. Bo mógł być arkus. To nie jest. Dobra, teraz podsumowanie. Przede mną lody. Teraz sprawdzę, czy smaki faktycznie były takie, jak ja myślałem. Zdejmę mi maseczkę. Uuu. Sekunda. Wow. Chocolate and roasted hazelnut. To znaczy to jest orzech włoski, co? Tak jak myślałem. Dobra. Kolejny. Mango. Mango? Chyba ja nie wiem, jak mango smakuje. Ja. A co to? To jest ten, co myślałem, że cytryna jest? To jest ten arbus. <laughs> Przepraszam, mango, ale nie jesteś arbuzem. Lepiej. Salted karamel, to z okazłem dobrze. E, Okej. Okay. Raspberry, czyli malina. Co to jest? Cytryna, malina, to samo. Dobra, i aha, truskawka z śmietanką. Ok. Niespodzianka. Najbardziej ten był super. No, mango. Jakbym wiedział, że to jest mango, to chyba bym dał większą ocenę wyższą w sumie. Bła. No super, e, nie spodziewałem się takich, takiej perwersji e, smaków, takiego wyniku się nie spodziewałem, nie spodziewałem się, że będzie mango i ten raz raspberry też e, w sumie malina, no wiem, ja że to cytryna jest, albo nawet truskawka tak mówię, oh, jeszcze długa, przed wszystkim droga smaczna też, no i tyle. Yy, dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę o follow, czyli subskrypcję. Ja wiem już, że nie ma follow. Yy, poproszę o like, o subskrypcję i zostawcie komentarz, bo jestem ciekaw, kto z Was yy, by zgadł, że to jest modu. Czy naprawdę wiecie, jak ono smakuje? Na tyle dobrze, żebyście z lodów to zrozumieli, bo ja nie. Dzięki.